Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Darek Kraśnicki, być może mnie znasz jako właściciela pracowni psychotestów i, i przychodni medycyny pracy we Wrocławiu. Bardziej prawdopodobne, że jeżeli oglądasz moje filmy, to znasz mnie po prostu jako lekarza medycyny pracy na YouTubie, no i na tym YouTubie daję porady z medycyny pracy, czy z badań kierowców różnym ludziom, prawda, szczególnie tym, którzy mieli jakieś problemy po alkoholu, natomiast dzisiaj chciałbym ci trochę powiedzieć o o, o tym, jak finansowo wychodzą lekarze medycyny pracy, czy być może jacyś inni lekarze, gdzie tutaj tkwi jakaś tajemnica sukcesu finansowego, prawda? Czym się różni ten taki słabszy lekarz finansowo, ten biedniejszy od tego bogatszego? No i nie mówię tutaj o tym, że pracujesz w jakiejś tam budżetowej firmie i no, masz jakieś tam stanowisko, dochrapałeś się tam po latach i bierzesz jakieś tam łapówki, prawda? Tak jak na tych filmikach, tu akurat nie są amerykańskie dolary, ale z tego widać, że w Ameryce też, też pomimo, że kraj jest bogaty, to no, łapówki funkcjonują wszędzie, że tam jakaś gotówka się kręci, to znajdzie się ktoś, kto chce parę złotych przytulić i, i no, jeżeli jesteś osobą taką mniej zamożną, to warto, żebyś tam posłuchał, nawet nie, jeżeli nie jesteś lekarzem. Yy, oczywiście, jeżeli oso, jesteś osobą, która odziedziczyła jakiś majątek większy, to też masz sens, żebyś posłuchał, ponieważ bardzo często osoby, które są z bogatych rodzin, jakoś tak łatwiej przy, przychodzi im wydawanie trwonienie fortuny rodziców aniżeli zarabianie samemu pieniędzy, prawda i niestety mam kolegę lekarza, który był synem lekarza, prawda. Wydawałoby się, że jakieś doświadczenia rodzinne i ojciec go tam wsparł jakimiś tam większymi pieniążkami i niestety facet wdał się tam w jakieś biznesy oprócz medycznych i po prostu ścigają go wszyscy dłużnicy i tam jacyś inni wierzyciele. No i jakoś tak po prostu chowa się przed wszystkimi. Napożyczał tam parę milionów złotych. Z tego nic nie wyszło. Zapewniam się, że, że zaczynałem jako Osoba bardzo uboga, jako lekarz wojskowy, prawda? I, I dobrze, tutaj kolega Kaka napisał, czy lekarz starzysta to biedny lekarz. I ja też, nazwijmy to, w swoim czasie byłem takim Biednym starzystą, a jeszcze stażysta wojskowy to było coś gorszego niż zwykły stażysta, ponieważ wydawałoby się, że dawali troszeczkę większą pensję, ale zapychali tymi stażystami dziurę, gdzie tylko mogli. Jakieś tam różne wyjazdowe historie z wojskowego szpitala, białe soboty, białe niedzielę, zabezpieczenia jednostek wojskowych. No i jakby to powiedzieć, za wiele człowiek nie mógł dorobić, gdzieś po pół roku stażu poszedłem wtedy do Pogotowia, było wolno, no ale to był pierwszy rok, przełom Komuny, i, czyli z 88 na 89 i w momencie, kiedy złożyłem pierwszy, pierwszy PIT na podatek chyba w 90 roku to zobaczyłem, że napierdoliłem się jak głupi. A no Jeszcze z tej pensji coś tam było, ale zjeżdżenia w pogotowia pół roku jak wariat to zaledwie było parę groszy. I kiedy nastąpił u mnie jakiś taki przełom a mianowicie w roku 89, 90, powiedzmy 90 z groszami, weszły pierwsze prywatne apteki, i te pierwsze prywatne apteki, tak naprawdę pierwszymi bogatymi ludźmi ze służby zdrowia w naszej demokracji, nie byli lekarze. Tylko byli farmaceuci, prawda. Farmaceutów było mało, prywatne apteki zaczęły działać jako po prostu zwykłe biznesowe firmy i te biznesowe firmy jedyne co się martwiły, że, żeby zdobyć towaru i sprzedać ten towar. Leki wszystkie były praktycznie dla ludzi za darmo. I praktycznie no, zyski były straszliwe, prawda. I moja pierwsza małżonka właśnie była taką farmaceutką. Otworzyła jedną z pierwszych prywatnych aptek we Wrocławiu. I aptekarz, farmaceuta i lekarz to jest jakaś taka fajna spółka. No niestety Okazało się, że nie za bardzo mi wyszło jako małżeństwo, natomiast biznesowo było całkiem fajnie, ponieważ tuż przy aptece otworzyłem swój prywatny gabinet, czyli pacjent przychodził do apteki, czasami potrzebował jakąś receptę, czasami potrzebował jakieś porady. No i tam dwa, zaraz w jednym domu była, był lekarz. No i mile wspominam te czasy. I co mi dał ten okres, a mianowicie z takiej totalnej biedy, jaką miałem, zauważyłem, że pracując w firmie państwowej no możesz ręce po łokcie do krwi, że tak powiem, urobić, a, a niewiele zarobisz, prawda. Jest jakiś taki szklany sufit państwowej firmy, prawda. I w zasadzie tutaj jedyne na czym, że tak powiem, znany model biznesowy, jacy mieli moi jak coś tam koledzy, po szpitalach czy innych to było zwykłe łapówkarstwo. Natomiast no nie było czegoś takiego, że były to normalnie uczciwie zarobione pieniądze, takie jak tutaj pokazuje ta pani, prawda? Jakaś bizneswoman. Ale yy, przynajmniej jedno mi się wyjaśniło, że no, jeżeli masz jakieś pomysły biznesowe, to nie miałem wtedy ani specjalizacji. Rozpocząłem jakąś taką specjalizację, która mnie w ogóle nie interesowała. I więcej się poświęcałem tej pracy w tej aptece, pomaga w pomocy mojej żonie, że tak powiem byłej niż, niż w medycynie, prawda? Ale zrozumiałem też, że zależność od drugiej osoby, nawet współmałżonka finansowa to niewiele wnosi. No, lepiej zarabiająca kobieta no, ma swoje niewątpliwe to zalety, ale wady jednak przeważają te korzyści, korzyści finansowe. Prawda? Mężczyzna czuje się taki troszeczkę zdołowany, niedowartościowany i, i gdzieś w 90, 1994 otwarłem swój pierwszy gabinet lekarski i powiem szczerze zaczęło mi dobrze iść, prawda? Pomimo tego, że nie byłem lekarzem specjalistą, ale zrobiłem kurs badań kierowców, yy, Zrobiłem tam jakieś inne szkolenia, prawda? Miałem dość szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o o leki, prawda? Z prostego powodu tą wiedzę miałem, że pracowałem też w aptece, no i jakoś to wszystko fajnie szło, prawda? Także powiem szczerze, że, że jednocześnie pracowałem w firmie budżetowej, czyli w jednostce wojskowej i jakoś, jakoś tak widziałem tą mizerię budżetówki czy pracowania u kogoś w stosunku do tego jak się pracuje na przysłowiowym swoim prawda. Tam w budżetówce się nic nie udawało, system był tylko taki, że przepalało się pieniądze, które się temu budżetowi należały. Natomiast tutaj, czyli pieniądze podatnika, być może takiego jak ty. Natomiast jeżeli chodzi o swoją prywatną praktykę, to się po prostu pieniądze pomnażało i odkładało, prawda? Tak, rzucę tutaj oko na czata aka napisał lekarz starzysty to biedny, starzysta to biedny lekarz tak z reguły jeżeli nie ma bogatych rodziców aczkolwiek w tej chwili wchodzi drugie trzecie pokolenie lekarzy no to często to są biedni lekarze lekarze chociażby anestezjolodzy zarabiają krocie ale jakim kosztem prawie 300 godzin w miesiącu i Tutaj KK, jest kwestia definicji, prawda? Ponieważ tutaj dalej piszesz, specjalizacja ratunkowa jest dość słaba opcja, bo gabinetu prywatnego się nie otworzy. Problem jest w tym, że tych anestezjologów, co ja znam, to oni sprzedają, w większości sprzedają swój czas pracy, czyli doba ma 24 godziny, weźmie tam 16-17 dyżurów w miesiącu, no powiedzmy tam zarobi 40 tysięcy brutto 50 tysięcy miesięcznie i ten człowiek po tylu dyżurach po prostu jest wypluty jak... Przerzuty jak guma do rzucia, prawda? Ledwo żywy. No i owszem, jest te, te, te kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto, prawda? Z tego trzeba jeszcze odjąć podatki. Yy Zdrowie też z reguły średnio dopisuje przy takim trybie życia, że praca nocą i zmianowy tryb pracy. No i. No, nie uważam to za jakiegoś takiego super modelu biznesowego. Przede wszystkim sprzedawania swojego czasu za pieniądze. Taki model, jaki ja miałem w jednostce wojskowej, prawda, czyli 8 godzin. Przychodziło się, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Natomiast cała sztuczka polega na tym, żeby wybić się na tyle ze środowiska jakiegoś tam lekarskiego czy jakiegokolwiek innego, żeby twoja twoja usługa, że tak powiem była znacznie więcej warta, niż tylko czas pracy, prawda? No... Z Sami w tej chwili być może słyszałeś, jeżeli tam śledzisz media, że jakiegoś tam wysokiego oficjela z sejmu, rodzina najbliższa leżała 9 miesięcy czy rok, czy ileś tam na oddziale ratunkowym, gdzie, gdzie gdzie tak naprawdę powinno się przyjąć ostry przypadek, opatrzyć, uratować człowieka, jak sama nazwa mówi, oddział ratunkowy, no i przekazać go tam dalej gdzieś, prawda. Natomiast ja tutaj mam takie wrażenie, że, że ten człowiek no raczej, raczej powinien być już dawno w jakimś tam, na jakimś, nie, na jakimś innym oddziale, prawda, nie powinien blokować łóżka, tego I w tym momencie no, ta osoba, czy ten ordynator, czy tam jakiś inny nadzorujący go, prawda, ma jakiś układ nie tyle finansowy, co układ taki towarzyski, prawda, że y, osoba z, no, taka ważna y, wchodzi w układ z osobą ważną, która po prostu mu tam pomoże w czymś innym, prawda. Oczywiście to jest takie domniemanie trochę, ale tak z reguły takie mechanizmy wyglądają, prawda, bo no, nie za bardzo wierzę, że, że rok można leżeć na, na oddziale ratunkowym i być ratowanym, prawda. Nie mówię, że, że ten ktoś nie powinien leżeć w szpitalu, ale czy, czy w jakimś hospicjum, czy gdziekolwiek, ale na pewno nie zajmować miejsca na oddziale ratunkowym. I następnym jakimś kluczowym w moim w moim życiu było to, że Tutaj jeszcze kaka. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie matka, doktor, anestezjolog leżała na intensywnej terapii ponad 7 miesięcy, nawet nie była pod respiratorem, nie było wskazań do leczenia na oddziale intensywnej terapii. No Być może był ten sam mechanizm, prawda, że jakiś układ towarzyski, czy układ lekarski, czy inny i wskazań nie było, ale ale po prostu ktoś leżał, bo leżał. Ja znam dwa takie przypadki. Jedna osoba po prostu, córka bardzo ważnej osoby, dyrektora szpitala, nie powiem gdzie, popełniła samobójstwo sobie strzelając w głowę, prawda? I jakimś cudem przeżyła to, ten strzał, w sensie, że nie umarła od razu, nie zmarła od razu, no i potem też ją kilka miesięcy Trzymano i słyszałem też o przypadku z jakiejś, jakiejś innej lecznicy, że pielęgniarka popełniła błąd, podała potas do żylnie, no i ta osoba była w jakiejś stanie śmierci klinicznej, no i szpital się tutaj czuł winny, i tą osobę też tam wzrok trzymali na oddziale intensywnej terapii. Natomiast mówię, to co jest raczej kazuistyka, aniżeli jakaś tam powiedzmy, no chleb powszedni tych oddziałów ratunkowych, ale mówię, nie będę się zajmował tutaj oddziałami ratunkowymi, bo nie słyszałem o lekarzu, który dorobił się pracując na oddziale ratunkowym, czy anestezjologu, czy który się tam za bardzo Dorobił pod jednym warunkiem, powiedzmy, że nie zajął się na przykład taki anestezjolog z nieczuleniami do medycyny estetycznej, czy tam do jakiejś innej, czy pracą bardziej w prywatnych szpitalach, prawda? Bo taka zwykła praca w jednostkach budżetowych, czy jakichś parabudżetowych, to jest tylko sprzedawanie swojego czasu pracy. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to przyszedł jakiś taki dla mnie kluczowy moment, że w końcu po kilkunastu, praca, kilkunastu latach wojska po prostu zwolniono mnie. Tam znaleziono jakiś pretekst, słuszny pretekst, no i nagle trzeba było sobie radzić samemu, prawda? Ja już miałem specjalizację z medycyny pracy, to był gdzieś tam rok 2004, czyli, czyli miałem 40 lat, prawda? Owszem, żyłem jak ten anestezjolog dość dostatnie. Anestezjolog pracujący 300 godzin, prawda? Dość dostatnie, ale ale jakiś tam super hiper kokosów nie było, czyli no na dobry samochód było, na dom było, tam jakoś tak człowiek nigdy do pierwszego biedy nie cierpiał, ale żeby to jakieś były niewyobrażalne pieniądze typu pan Kulczyk czy pan Krause w swoim czasie, czy, czy, czy Boże Święty, właściciel Polsatu, zapomniałem jego nazwiska, to na pewno to z czegoś takiego nie było. Natomiast yy, Zacząłem się wpatrywać w to, co ludzie w tej medycynie pracy potrzebują, prawda? No i się okazuje, że z reguły potrzebują się przebadać w miarę szybko, krótko na temat i, i zapłacić za to. I jeszcze się okazało, że do różnych, dla różnych grup zawodowych trzeba mieć Oddzielne uprawnienia, czyli samo zrobienie specjalizacji to jedno, a porobienie różnych kursów dodatkowych, pozwalających tutaj lekarzowi takiemu jak ja zarobić. A być może, jeżeli oglądam jakiś lekarz, to i tobie, to po prostu dobrze wiesz, że na wszelaką okoliczność badania kogoś, czegoś. To jest kurs, prawda? I ten kurs jeszcze musi być poparty tam jakimś ukończeniem tego kursu, dyplomem, wpisem do jakiegoś rejestru, nabyciem, zostaniem tak zwanym lekarzem uprawnionym. No i ja porobiłem kilka takich kursów. Zacząłem od kursu to już trochę wcześniej kursu do badań kierowców. W swoim czasie jeździłem po szkołach nauki jazdy, co mi tam parę groszy przyniosło. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę pracy, to oddzielne uprawnienia to są powiedzmy do badań marynarzy, oddzielne uprawnienia są do badań nurków, oddzielne do badań maszynistów. Warto. Jeżeli znasz język angielski czy jakikolwiek inny, to rozszerzyć rozszerzyć o, no, o badania ludzi z zagranicy, prawda? Chwila przerwy, przelecimy czata. Daniel, czy w Niemczech można by lepiej powiedzieć o medycynie pracy, lekarzach czy szpitalach? Rzeczywiście w Polsce jest ogólnie tak źle. Na Śląsku nadal są super specjaliści. Nie jak na Mazowszu. Powiem ci Daniel, nie wiem jak jest w Niemczech. Nie, nie mam pojęcia o niemieckiej medycynie pracy. Na pewno jest tam łatwiej zrobić specjalizację. Ten system jest jakiś bardziej przejrzysty. Siłą rzeczy Niemcy są troszeczkę bogatszym krajem od nas, ale czy ta medycyna pracy jest jakaś u nich rewelacyjna, to nie powiem. Z tego powodu, że mam w tej chwili przykład badań ukraińskich marynarzy, prawda, i ku mojemu zdziwieniu ci marynarze zaczęli do mnie przyjeżdżać też z Niemiec. No, jeżeli zaczęli przyjeżdżać z Niemiec, to zainteresowała mnie sprawa dlaczego. W tych Niemczech nie chcą się przebadać u miejscowego arca, prawda? I okazuje się, że ta medycyna pracy jest tam na tyle zbiurokratyzowana, że takiż to Ukrainiec, oprócz tego, że ma być solidnie przebadany, to zajmuje to koło miesiąca czasu, prawda? Wyznaczenie terminu, no, wyobraź sobie sytuację, masz rejs pojutrze, czy za trzy dni, czy za tydzień. A lekarz tam we Frankfurcie nad Menem, czy tam w jakimś innym, wyznacza ci termin za miesiąc, prawda? Czyli być może Niemcy rodowici są inaczej traktowani, natomiast tutaj mam wątpliwości co do tej medycyny pracy. Na Śląsku są nadal super specjaliści, nie jak na Mazowszy. Ja wydaje mi się, że wszędzie są jacyś super specjaliści, tylko że tak powiem, ale to dokończę potem w dalszej części swojej pogadanki. Jak pan doktor wspomina egzamin specjalizacyjny z medycyny pracy, że był bardzo ciężki, a taki kurs dla lekarza medycyny pracy, to ile mniej więcej pana doktora kosztował. Domyślam się, Kaka, że jesteś tutaj gościem ze służby zdrowia, ale być może się mylę i ja specjalizacja z medycyny pracy nie była moją pierwszą specjalizacją, bo popełniłem błąd i brnąłem przez 10 lat czy przez 7 lat w ginekologię i zrobiłem nawet tak zwany pierwszy stopień. I kiedy się zorientowałem, że to ani to nie jest moja pasja, ani nie mam warunków do nauczenia się jako lekarz, wolontariusz dochodzący tam skądś tam z innej firmy. I zdecydowałem się na medycynę pracy gdzieś w 96. Zrobiłem ją w 2000, ale to był tak zwany pierwszy stopień stara jedynka, prawda? Być może wiesz o co chodzi, ale ta stara jedynka i ją się zdawało we Wrocławiu, prawda, czyli jak byłem z Wrocławia, to tam pojechałem tylko na jakiś tam kurs do Łodzi. No i ten kurs zaliczyłem. Jedynkę zdałem tam bez jakichś większych problemów. No, piątki nie dostałem, pamiętam, że czwórkę. Ale stara jedynka z medycyny pracy, wystarczała już do tego, żeby otworzyć działalność z medycyny pracy. Także medycyna pracy jest jedną z nielicznych specjalizacji, gdzie stary pierwszy stopień daje ci uprawnienia, prawda? Czyli jak miałem jedynkę z ginekologii, to mogłem powiedzieć o sobie "tata ginekolog", prawda? Lub "tata medyk pracy" jeżeli chodzi o medycynę pracy. Natomiast jeżeli chodzi o specjalizację tą prawdziwą, to zrobiłem tak zwaną medycynę transportu. I ta medycyna transportu była o tyle fajna. I tu jest też taka uwaga, że warto pójść w coś, co nie iść z tłumem, jak, jak stado baranów prawda, czy stado tam bydła tylko pójść w kierunku jakiejś takiej rzeczy, który, którą robi mniej ludzi. Ja poszedłem w tą medycynę transportu i ta medycyna transportu no była trochę uciążliwa, upierdliwa, bo było 100 tysięcy kursów jakichś tam i w Gdyni i w Warszawie, przypominam sobie Instytut Medycyny Kolejowej, tam był kiedyś na Grujeckiej teraz w innym miejscu, Wiml, potem Instytut Medycyny Tropikalnej w Gdyni, prawda. Te kursy trwały i trwały, ale w końcu jakoś tak jak się wykończyły, to jak się te kursy skończyły, to dało mi troszeczkę szerszy Obraz na medycynę pracy, prawda? Czyli nie tylko tam, nie wiem, robotnik, kierowca, czy, czy nauczyciel, ale jeszcze doszli do tego powiedzmy, kolejarze, doszli marynarze, doszli lotnicy, prawda? No i. Jak, jak doszli ci lotnicy, to zacząłem, jak już stałem tą specjalizację, stres był, nie mogę powiedzieć, ale dużo łatwo było zdać tą medycynę transportu w swoim czasie, a to z prostego powodu, że jak ja zdawałem, było zaledwie trzy osoby, które zdawały tą medycynę transportu w tej sesji, a jeżeli nie było dziesięciu 10, 10 specjalizujących się podchodzących do egzaminu, to nie organizowano testu, prawda, czyli odszedł stres związany z testem, który w prawdziwej, który powiedzmy w medycynie pracy w Łodzi był jakąś tam selekcjonującą sprawą i stresującą, ponieważ trzeba było się uczyć jakichś różnych ciekawych rzeczy w ogóle w praktyce z medycyną pracy niezwiązanych. Natomiast mówię ja miałem tylko stres egzaminacyjny, ale poświęciłem tam się troszeczkę i pojeździłem na różne staże do tych, do tych placówek, do tych co egzaminowali. No i wszystko poszło mi bardzo dobrze, ale sama specjalizacja, tak jak powiedziałem, jest to dopiero wstęp do, do tanga i w swoim czasie bardzo pasjonowałem się językiem angielskim. Skończyłem, skończyłem, że tak powiem, skończyłem, że tak powiem nawet jakiś taki, zaliczyłem first certificate, podszedłem tam nawet do jakiegoś tam stopnia wyżej, tylko coś się spaliłem i nie za bardzo mi poszło. Natomiast ten język angielski umożliwił mi pójście na kursy zagraniczne dotyczące pewnych innych grup zawodowych, które są badane przeze mnie w Polsce i gdzie praktycznie nie mam zbytnio konkurencji, prawda. I w tym momencie yy, Przykładowo no badanie zwykłej medycyny pracy kosztuje tam 200 zł, 300 zł, natomiast jeżeli badasz, wystawiasz kwit na sprawy zupełnie nietypowe, możesz wziąć 700, 800, 1000, także sky, sky is the limit, prawda? I także mówię, jakaś taka nauczka, nie idź owczym pędem, bo kolega poszedł na anestezjologię, to ty też pójdziesz, prawda, czy, czy raczej, raczej pójdź na taką specjalizację, gdzie to jest twoje hobby i nawet jak pracujesz, to tego nie czujesz, prawda, i w tym momencie łatwiej ci nabyć jakąś tam wiedzę pomyśleć o rozszerzaniu swojej, swojej klienteli i robieniu tego dobrze. No kaka, słyszał pan o aferze związanej ze znaną influencerką mamą ginekolog. No słyszałem tam, jakby to powiedzieć. Mam mieszane uczucia, bo głupi co ma w głowie to ma czasami na języku, i jeżeli chodzi o tytułowanie się mama ginekolog, to powiedzmy tak, kiedyś lekarz ginekolog to był nie ktoś w trakcie specjalizacji, tylko ktoś, kto skończył tak zwaną starą jedynkę z ginekologii, czyli ja bym się mógł nazywać tata ginekolog, prawda, bo już miałem wtedy dwoje dzieci, natomiast no, nawet tutaj na hangoutach nie opowiadałbym raczej o takich rzeczach, że o takich rzeczach, jak na przykład jakieś przyjmowanie przyjmowanie pacjentów poza godzinami, prawda? No, no raczej, raczej uważam to takie no, słabe, prawda? Natomiast z drugiej strony Yy, trudno mi odmówić tej pani jakiegoś sukcesu finansowego, prawda? I przypuszczam, że na tym się ona lepiej zna, że przy okazji właśnie takich hangoutów yy, na jakiejś innej tam platformie potrafi sprzedać tam jakiś inny towar, prawda? Co to już nie pamiętam, bo to bardziej, bardziej sprzedaje kobietom, natomiast no kobiety też troszeczkę inaczej kupują, prawda? No ale niezależnie od tego jak się ta sprawa skończy, to więcej tutaj jest dramy niż, tak powiem, strachu dla tej pani. Przypuszczam, że finansowo to tam te kary jakieś finansowe tam pozapłacają i. Minie miesiąc dwa, trzy się sprawa zakończy i przysknie, prawda? Daniel, trzeba lubić medycynę pracy. Ciekawe, że jest to w sumie jedyny kanał na ten temat. Liczyłem, że, yy, że może jeszcze jedna osoba będzie coś podobnego prowadziła, ale nie licząc nudnych psychotestów nie mam. Znaczy powiem ci tak, Daniel. Jest tutaj trochę jak z tą mamą ginekolog, prawda, o której tu kolega Kaka wspomniał. Nie wszystko można powiedzieć, nie wszystkie tajniki zawodu, jakieś sztuczki, prawda, można powiedzieć publicznie, prawda, z prostego powodu, że znajdzie się jakiś tam sygnalista, znajdzie się jakiś tam... Donosiciel, znajdzie się tam jakaś osoba obrażona. No i po prostu cię podpierdolą. Raczej, raczej tu jest taka prawda czasu, prawda ekranu ugrzeczniona, prawda? Czyli, czyli ostatnią rzecz, którą bym się tam przyznał w swoim czasie, to, to że dostałem tam powiedzmy jako starzysta, jakąś łapówkę, prawda, czy czy wziąłem łapówkę, czy popełniłem jakieś tam malwersacje, prawda, medyczne. No, no tak, taka jest prawda, no. jak to mówią i, i, i niewiele tutaj można zmienić, prawda. Dlatego pewne rzeczy dopiero wypływają po latach, kiedy już tam nie ma jakiejś odpowiedzialności karnej czy innej, no, no i tyle. Jeżeli chodzi o, o to, że nikt jeszcze nie prowadzi czegoś takiego, to ruszyłeś bardzo ciekawy temat marketingu internetowego i po prostu, jeżeli już ktoś się zdobędzie na to, żeby być jakimś tam influencerem, poprowadzić kanał na YouTube, czy tam na jakimś innym TikToku, Instagramie, czy czymkolwiek innym i wytrwa w tym działaniu, to po prostu wcześniej czy później wypromuje się przed swoją konkurencją, prawda, I, i ja zacząłem jeszcze w czasach, kiedy YouTube był w powijakach, czyli w ogóle o YouTube nie miałem pojęcia. Natomiast zacząłem, zacząłem, że tak powiem, od stron internetowych i kiedy zostałem zwolniony z wojska w 2004 roku, w 2006 na wiosnę chyba powstała pierwsza moja strona i nagle zobaczyłem, że ilość pacjentów, a przynajmniej zapytań od pacjentów, że tak powiem zrobiła tak zwany skyrocket, prawda, czyli, czyli w ciągu jednego roku nagle moje dochody skoczyły gdzieś ze trzy razy, prawda? Skoczyły ze trzy razy i w momencie, kiedy skoczyły te trzy razy, to zorientowałem się, że w zasadzie każda jakaś potrzeba ludzka ze strony medycyny, prawda? musi znaleźć odzwierciedlenie na stronie internetowej, prawda? I system, jaki przyjąłem, był najprostszy z możliwych, czyli praktycznie ktoś zadawał mi na internecie pytania. Ja to tam poprawiałem z błędów ortograficznych, tam jakichś innych. No i dawałem swoją odpowiedź, czyli generalnie to był user created content, prawda? Czyli Treść stworzona przez użytkowników. I tą treść stworzoną przez użytkowników pomnożyłem jak, jak króliki. I w momencie, kiedy już tam miałem jakieś tam, powiedzmy, tysiąc podstron, czy, czy tam więcej, mówię o takich nie domenach, tylko. Z, pojedynczych tam podstronach, no to ludzie zaczęli do mnie tam jak muchy do miodu. Często oczekiwania są nawet większe w stosunku do takiego jakiegoś kreatora. No i nie można tego za bardzo spełnić, ale w tym momencie jest też pole do yy, do poprawy, prawda, do ulepszenia, czyli widzisz, że jest zapotrzebowanie na coś, no to myślisz, jakby to zrobić, żeby to zapotrzebowanie spełnić, prawda. A w momencie, jeżeli zarobisz parę groszy i zainwestujesz, tam nie wiem, wynajmiesz lekarza, czy, czy stworzysz gabinet, czy kupisz aparaturę, to wszystko jakoś tak idzie taka kula, kula śnieżna. A byłby pan doktor zainteresowany takim gościnnym wystąpieniem w odcinku innego lekarza nagrywającego na YouTubie nazwę Brodata Medycyna, gdyby pan oczywiście dostał zaproszenie. No kurde, powiem ci szczerze, nie wiem co to jest ta Brodata Medycyna. No zobaczmy, jak już, jak już kurde ruszyłeś, a poczekaj tylko zrobimy wideo. Muszę zrobić ten, zrobić screen capture'a, prawda. Brodata Medycyna, to znaczy, powiem uczciwie, no zobaczmy. Brodata Medycyna, miło mi się pochwalić na kanale. Powiem tak, gość, widzę tu fajnie coś robił, ale już tu widzę, czego on nie robi, prawda? On tutaj, widzę, zostawił swoich widzów, na cztery miesiące, prawda? Cztery miesiące bez niczego to to jest naprawdę, to jest naprawdę dużo, prawda? To jest naprawdę dużo, przy czym już widzę, że, że na medycynie tej prawdziwej chyba się zna dużo lepiej ode mnie z prostego powodu, że zaraz po zakończeniu medycyny i na stażu podyplomowym, prawda? To po prostu ma się naj, najszerszy ogląd na, na tą medycynę, prawda? Czyli no mogę tylko. Mogę tutaj tylko powiedzieć, że no, fajnie, fajnie, że tak powiem, facet robi. Rozumiem, że to jest lekarz, prawda? Natomiast mówię cztery. Mi i, I to proszę zobaczyć, ma 15 tysięcy wyświetleń, czyli jego filmy są bardzo popularne, a mimo wszystko zostawia swoich widzów na, na cztery miechy bez, bez, bez niczego, prawda, bez żadnego kontentu. Ale, ale to mówię, nie będę go krytykował, bo przypuszczam, że ogarnie się i zacznie z powrotem kręcić, ale mówię, 230 filmów, kupa subskrybentów, prawda, czyli, czyli sukces odniósł dużo, dużo, dużo większy od niego, prawda, ale, ale mówię, te wszystkie choroby, to, to, to, nie jest jakaś moja, moja jakaś domena, zobaczmy, Tutaj, prawda? Próbuję się zabrać do nauki jakiegoś medycznego dogadnienia. Zupełnie ci się nie chce. Spróbuję ci opowiedzieć i tak dalej, prawda? No, no, no nie za bardzo widzę, kto, kto jest tu tym kanałem docelowym tego pana, ale, ale mówię pogratulować sukcesu. Natomiast ja sobie muszę kasznąć. Niestety, jestem alergikiem i coś mnie. Coś mnie wzięło, ale, ale do czego tutaj zmierzam, prawda, czyli pomimo tego, że moje filmy mają dużo mniej wyświetleń, one są po prostu tak laserowo ukierunkowane na jakieś tam zagadnienie medyczne, prawda, i, i udzielam jakiejś tam w miarę wartościowej informacji, robię taki trochę preselling, prawda, czyli jeżeli tam kręcę film o orzeczeniu o zwalniającym znoszenia pasów bezpieczeństwa, to jest to jakieś tam uświadamianie z mojej strony kogoś, kogo złapano 10 razy za niezapinanie tych pasów bezpieczeństwa, że istnieje jakieś rozwiązanie, prawda? Czyli taki film nigdy nie będzie miał 15 tysięcy czy 50 tysięcy wyświetleń jak w tej brodatej medycynie, ale no by to powiedzieć jest jakaś szansa, zresztą sprawdzona, że ludzie z całej Polski przyjeżdżają do mnie i korzystają z takich zaświadczeń, prawda? Mefisto, serdecznie pozdrawiam panie majorze doktorze, u mnie wszystko bardzo dobrze się układa, jeżeli jak dawniej. WC, HDP, dobra. Daniel, zwiększa się świadomość też ludzi, że dzięki takiemu kanałowi, nie wiedziałem, że można iść jako kierowca zawodowy z CDS, z ukrytym zezem. I na przykład nie miałbym widzenia obłocznego, akurat mam jeszcze, prawda to straciłbym oko i byłbym piratem z Karaibów. Też mógłbym nie wiedzieć o tych przepisach. No mówię, cała zabawa na tym polega, że yy, ostatnią rzeczą, którą możesz zrobić na YouTubie, na TikToku, czy tam na jakimś innym Instagramie, to jest hamska sprzedaż, prawda? Czyli no, oglądasz mnie, lubisz mnie, to weź jeszcze kup moje gówno. Prawda? Kup moje najlepsze gówno, trzy razy drożej. Wydaje mi się, że większy sens tutaj ma udzielanie jakiejś informacji, która pozwoli rozwiązać tobie lub komuś innemu jakiś problem. No i w tym momencie dajesz to zupełnie za darmo, a im więcej dasz jakiegoś materiału zupełnie za darmo, to masz większą szansę, że ta osoba zostanie twoim klientem, czy poleci komuś, ciebie komuś, kto zostanie tym klientem, a w momencie jak ktoś już raz był twoim klientem, to jest, jest olbrzymia szansa, że tym klientem zostanie już na zawsze, prawda? To są takie trochę teorie marketingowe. Także yy, yy, dochodzimy do takiego momentu, kiedy są tutaj dla lekarza i dla Ciebie, jako właściciela jakiejkolwiek firmy, ważne dwa elementy, prawda? Po pierwsze, musisz wyróżnić się z tłumu, znaleźć sobie jakąś tam niszę, która która przyniesie ci zarobek. I co w przypadku lekarza jest o tyle łatwiejsze, że yy, no, przykładowo warzywniak może otworzyć każdy, prawda, ale yy, lekarzem niestety może być tylko absolwent medycyny, który skończył staż podyplomowy, zdał tam jakieś Zdał tam jakieś egzaminy, zrobił specjalizację, zrobił jakieś kursy, czyli siłą rzeczy ta grupa ludzi jest dosyć wąska. Na medycyna jest jak wszechświat, się ciągle rozszerza, prawda? I w tym momencie, jeżeli oferujesz coś, co nie oferują inni ludzie w Twojej branży i dodasz troszeczkę szczyptę tego marketingu, prawda? Czyli jakieś tam właśnie występy na YouTubie, porządna strona internetowa, jakaś inna forma marketingu, prawda, no to ludzie sami Cię znajdą i nie dadzą Ci spokoju, prawda. I z takich moich obserwacji po sobie, po kolegach widzę jedno, że Gdzieś do 50 tysięcy złotych lekarz może zarobić, dobry lekarz może zarobić sam. Powiedzmy nie, nie zatrudniając osoby jakieś tam drugie, prawda, czyli sam sobie rejestruje, sam sobie przyjmuje, sam sobie tam prowadzi jakąś tam dokumentację medyczną. No oczywiście ma jakąś tam księgową, bo w tej chwili już bez księgowej nie da rady, czy, czy umawia tylko ludzi przez znanego lekarza i pracuje gdzieś tam, gdzieś tam, w jakiejś tam budżetowej firmie, czyli tam się spełnia, nazwijmy to, zawodowo, a finansowo u siebie w, w gabinecie, ale mówię, to jest jakiś taki sufit, myślę, że tam 50 tysięcy na obecne pieniądze. Mało kto jest w stanie więcej zarobić, robiąc sam. Natomiast jeżeli chcesz już zarobić troszeczkę więcej, już myśleć o podatku solidarnościowym, czy jakimś tam innym, że tak powiem, troszeczkę większej, większych kwotach, już mówimy o paru milionach miesięcznie, to niestety trzeba, trzeba zatrudnić ludzi, trzeba stworzyć zespół. I niestety nie jest to wcale takie takie łatwe, prawda? No wbrew pozorom, bezrobocie być może jest, ale ludzi do roboty sensownych, yy, rozumiejących twoją jakąś wizję, nie jest zbyt wielu, prawda? Czy kojarzy doktor taki popularny blog w internecie nazywa Twój dyżur? Może, może Pan na niego wejść z ciekawości, kurde. No, no, zobaczmy Twój dyżur. Zareklamujemy Twój dyżur od razu. Powiem szczerze, powiem szczerze, nie znam tego, tego, tego bloga. Twój dyżur, no weźmy, prawda. Bo twój dyżur, przypadki kliniczne, Przygotowanie lekarza i tak dalej, i tak dalej, prawda. No, no to już jest jakaś, jakiś marketing, prawda. 9,9, 6 miesięcy dostępu. Czyli, czyli otworzyli tutaj po prostu stronę, stronę taką. Stronę. Zapomniałem, to się po angielsku nazywało fajnie, prawda. Taką stronę po prostu z, z, z modelem biznesowym subskrypcji przeznaczony dla każdego lekarza, zwłaszcza lekarza dyżurującego w szpitalu w Izbie, jeżeli to jest ten Twój dyżur, prawda? Chyba, że chodziło Ci jeszcze o inny Twój dyżur. Twój dyżur, blok tu jest jakiś blok medyczny. Mhm, mhm. Twój dyżur, blok medyczny szko szkoła medyczna. No, no, przypuszczam, że, że dla lekarzy pracujących tutaj dokładnie tak jak panowie, panowie tutaj się określają, prawda? Yy, dla, yy, no to jest to jest na pewno jakieś tam przydatne, prawda? Yy, Tyle, że w moim przypadku bardziej mnie interesują znaczy to jest na pewno dobry kurs zawodowy. Natomiast jeżeli chcesz finansowo wznieść się tam na jakiś wyższy poziom to raczej bym się zorientował czy twoi pacjenci że tak powiem, potrzebują takiej, jakieś, takiego szkolenia nie tylko po to, żebyś miał kolejny dyplom na ścianie, prawda, tylko żeby mieli z tego jakąś wymierną korzyść, czyli jeżeli ktoś pracuje na oddziale ratunkowym to i chce się dokształcać, no to taki kurs dla niego ma sens, prawda, czyli, czyli będzie miał mniej stresu, jeżeli Zdecydowanie mniej stresu, jeżeli tam przerobi wszystkie przypadki z tego dyżuru, prawda. Natomiast w medycynie pracy sztuczka polega na tym, żeby mieć jakiś takich parę kursów, nazwijmy to chlebowych, prawda, za które można wziąć dużo większe pieniądze niż za zwykłe badanie lekarskie. A z reguły to się wiąże już niestety z kursem jakimś zagranicznym. No i jeszcze musi jakaś duża grupa osób chcieć korzystać z twojej usługi, prawda? I, i przykładowo kiedyś jakieś tam 10 lat temu znalazłem takie linie Carnival Cruise Line, prawda, czyli linie wycieczkowe z Miami, które oferowały żeglugę statkiem i jakie konsekwencje były podjęcia współpracy z takimi liniami. Byłem przez ponad 10 lat, 12 chyba, czy nawet dłużej, jedynym lekarzem w Polsce. W zasadzie wtedy dajesz cenę, jaką sobie życzysz, prawda? To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, że rozpoczęła się wojna ukraińsko-rosyjska czy rosyjsko-ukraińska i nagle zaczynają do ciebie trafiać pacjenci z Ukrainy i z Białorusi, prawda? I jeżeli chcą pracować za amerykańskie pieniądze, za amerykańskie dolary, prawda? To niestety to niestety no, muszą zapłacić polskiemu lekarzowi, prawda. W tej chwili już jest druga osoba w Polsce, także troszeczkę konkurencja nie goni i tutaj jest druga, drugi jakiś taki, yy, że tak powiem, yy, ostrzeżenie czy coś w tym, w tym stylu, prawda że konkurencja nigdy nie śpi, czyli musisz tak się kształcić, żeby być krok przed konkurencją, najlepiej dwa kroki, prawda. Natomiast jeżeli jesteś gotowy, to pewne sytuacje, pewne okazje zdarzają się, trafiają się potem same, prawda, czyli mm, byłem przez no, 10 9 lat lekarzem, który skończył kurs medycyny, bycia medycyny lotniczej, zostałem lekarzem orzecznikiem medycyny, lekarzem orzecznikiem ULC, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale tylko na tak zwaną drugą klasę, czyli powiedzmy samoloty takie Typu szybo, nie, nie tyle samolot, typu szybowiec, prawda, czyli lekkie samoloty do turystycznego użytku. Natomiast rok temu, półtora roku temu skończyłem za granicą kurs na tak zwaną pierwszą klasę. I co się nagle dzieje? Konkurencyjna firma medyczna z Wrocławia, nagle pokłóciła się ze swoim lekarzem, orzecznikiem. Ten lekarz rzuca zabawki i jestem od Szczecina do Katowic praktycznie jedynym lekarzem, orzecznikiem na tak zwaną pierwszą klasę. prawda? Czyli ci ludzie tam jeszcze się trochę motają, bo, bo tamta firma konkurencyjna dopiero przestali pracować jakieś tam miesiąc czy dwa temu, a do mnie powoli przychodzą ludzie, którzy nie mogą załatwić danej usługi w firmie konkurencyjnej, prawda? No i nawet doszło do sytuacji, że firma konkurencyjna podjęła rozmowy ze mną. Także jeżeli jesteś gotowy, jeżeli jesteś przygotowany, jeżeli masz tam bazę pacjentów, masz pokończone odpowiednie kursy, jesteś jakimś tam ekspertem w swojej dziedzinie, to kwestia jest tylko zorganizowania zespołu, który by cię odciążył od takich no uciążliwych obowiązków pod tytułem papierologia, Yy, serwis klienta, rejestracja, zajmujesz się tylko tym, co lubisz, prawda? Kaka, oni mają również swoją stronę na Facebooku, gdzie wstawiają jeszcze więcej postów. No, yy, Tak, tylko tu musisz zrozumieć, Kaka, yy, nie jesteś w stanie skończyć wszystkich kursów świata, prawda? Czyli jeżeli uważasz, że ten kurs wniesie coś dla Ciebie, jeżeli jesteś tak jak tutaj wyraźnie, wyraźnie napisali, że jeżeli jest Twoją grupą docelową, grupą docelową, tutaj, momencik, jeżeli jesteś klinici, klinicystą, prawda, pracującym na oddziale intensywnej terapii, to uważam, że ten kurs to aż się prosi dla Ciebie, prawda, ale zobaczmy na ich, często główną obawą młodych lekarzy, zobaczmy na ich, że tak powiem, kanał na YouTube, mój ulubiony, no i już tutaj tak powiedzmy, 2017 rok i, i tutaj raczej marketing jest troszeczkę słabszy, prawda. I nie wiem, czy te filmy to, to są tylko takie bardziej marketingowe pod tytułem kupcie tutaj mój kurs, prawda, czy, czy to jeszcze jest jakaś tam wartość dodana za darmo, prawda. Ale mówię też pochwalić też trzeba pochwalić tą ideę, aczkolwiek nie widzę jakiegoś większego zasięgu tego kanału, prawda? Bo 511 subskrybentów, 18 filmów troszeczkę mało, szczerze mówiąc. Aczkolwiek idea bardzo ciekawa. Dobra. No, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem godzina już mija, prawda, to, to na dzisiaj wystarczy tego, te, tych konfabulacji na temat jakichś finansów, czyli, czyli mówię, znajdź sobie, tak reasumując to wszystko, znajdź sobie jakąś niszę w tej medycynie, prawda, Najlepiej, gdyby to była nisza, gdzie nie ma zbyt wielkiej konkurencji, a jednocześnie jest dość spore zapotrzebowanie. Tylko wtedy ludzie, pacjenci Twoich chcą Ci więcej zapłacić, prawda? No i druga sprawa to niestety musisz się marketingować, prawda? Czyli. Nienachalny marketing, to musi być taki marketing, żeby ludzie chcieli do ciebie przyjść, prawda, nie na zasadzie kup moje gówno, kup mój bullshit, prawda, najlepszy, najlepiej trzy razy drożej niż u konkurencji. Zacząłbym tutaj od dawania wartościowej informacji wszędzie, gdzie tylko może, strona internetowa. YouTube, Facebook, teraz TikTok. I jeżeli ludzie będą zadowoleni z tego, co zaoferowałeś, to, to tylko mam nadzieję, że pośrednio przełoży to się na Twoje zarobki. Dobrze. Słuchajcie, kochani, dzięki Ci tutaj za. Uczestniczenie w tej transmisji, godzina, to uważam, jest całkiem dużo. Jeżeli ktoś wytrzymał, na tym kończę. Ostatnie pytanie, jeżeli ktoś ma, to może tutaj jeszcze zadać na czacie. Natomiast jeżeli oglądasz już w powtórce, to zrób to w komentarzu do, tego, do tej transmisji, w komentarzu do tego wideo. Tradycyjnie tam dzień, dwa, trzy odpowiadam. Potem niestety życie idzie dalej, prawda. No i niestety przychodzą kolejne materiały i, no i na nich się muszę skupić. Ale wierz mi jedno, że uważam, że akurat nie lekarz to jest taki zawód, gdzie naprawdę trzeba być wybitnym jakimś nieudacznikiem, aby nie zarobić tych nieszczęśliwych na dzień dzisiejszy, kwiecień 2023 roku, około 50 tysięcy brutto miesięcznie, prawda. Także naprawdę trzeba mieć jakoś tak no być, nazwijmy to, mało zaradnym, a niestety znam takich lekarzy, pomimo, że nawet nieźle zarabiają, nie potrafią jakoś tam zaoszczędzić jakiś pieniędzy, zainwestować w siebie, prawda. Pieniądze leżą na ziemi, tylko trzeba się umieć po nie schylić, prawda. Wtedy i, i ładne samochody są dla ciebie. I wiesz mi, jeszcze, jeszcze 30 lat temu byłem biedny jak mysz kościelna i niestety swoją pracą, swoim jakimś tam wysiłkiem i wszystkim to osiągnąłem to co mam, czyli przychodnia, szczęśliwa rodzina, jakiś sukces finansowy. Także trzymaj się, do następnego razu. No i mam nadzieję, że przynajmniej jakoś częściowo wyczerpałem temat.